Po stawie, zaryzykuję, potem ją będę musiał zebrać. W jaki sposób ją mogę zebrać? Aha, I kolejnym warunkiem będzie to stary. E, że... w jaki sposób zebrać C4, żebym się nie wysadził? O nie wiem. O kurwa. O kurde, przepraszam. Przepraszam, widzowie, że zestresowałem się.